To ja my. Żyjemy w czasach ludzi żyjących w ciągłym biegu, ludzi, którzy regularnie poddawani są różnorakim stresorom czy emocjom ze świata zewnętrznego. Jesteśmy ludźmi, którzy w większości przypadków zjawisku stresu tworzą wyłącznie w swojej wyobraźni, przez co ponad 25% z nas doświadcza stanów lękowych, a w samej Polsce według raportu NFZ znajduje się przynajmniej Półtora miliona osób cierpiących na depresję. Z kolei według raportu WHO na świecie ponad 50% odejść z pracy z powodów zdrowotnych spowodowana jest właśnie depresją. Witaj na moim kanale. Ja nazywam się Ewa Strożyńska i zanim zacznę, chcę, żebyś wiedział, chcę, żebyś wiedziała, że to, gdzie dzisiaj jesteś to najlepsze miejsce i czas, w jakim mogłeś się znaleźć. Żyjemy w epoce, w której sukces i osiągnięcia są mierzone prawie wyłącznie materialnie. Większość ludzi skupia się na przeszłości czy przyszłości, nie zwracając uwagi na to, co dzieje się tu i teraz. Żyjąc w ciągłym biegu, porównujemy się do innych, widząc tylko ich mikrofragment na zewnątrz. Odczuwamy poczucie niezasługiwania na coś, czujemy się niewystarczająco dobrzy, niewystarczająco mądrzy, niewystarczająco ładni, niewystarczająco mądrzy. Podążamy ścieżką zawodową stworzoną przez tłum przez większość. Spełniamy często nie swoje marzenia, a na przykład marzenia naszych rodziców, czy podejmujemy się schematów pasujących do norm społecznych, bo to najbezpieczniejsze, bo co inni pomyślą, bo tak wszyscy robią, bo to nieważne, że jestem nieszczęśliwy, jestem nieszczęśliwa w swojej pracy, to nieważne, że twój szef czy szefowa są patologicznymi wariatami, liczą się wyłącznie pieniądze, które wydasz na to, by dorównać temu sztucznemu obrazowi stworzonemu przez społeczeństwo i na koniec miesiąca modlić się, żeby starczyło tych pieniędzy. A jeśli ktoś zapyta Ciebie Hej, kiedy ostatni raz czułeś się w pełni szczęśliwy? No to na odpowiedź trzeba będzie długo czekać. Życie nie w zgodzie z sobą, absorbowanie negatywnej energii z zewnątrz, porównywanie się do nieistniejących ideałów, czy wypieranie emocji prowadzi do różnego typu zaburzeń nastroju, frustracji, chorób psychosomatycznych, napięć mięśniowych, braku akceptacji siebie i przede wszystkim do braku połączenia z samym sobą, co jest kluczowe do życia w pełnym szczęściu. I to też ten przykład doskonale nam pokazuje, jak nasze emocje i myśli oddziaływują na nasze ciało i też na, o, na naszą otaczającą rzeczywistość. I w moim pierwszym filmie, który opublikowałam w sieci na potrzeby naukowo-badawcze, mówiłam o Twoim najlepszym przyjacielu i jednocześnie o najważniejszej osobie na świecie. I może teraz zastanawiasz się też, widząc tytuł tego filmu, kim może dla Ciebie być najważniejsza osoba na świecie? Albo w ogóle może zadaj sobie to pytanie, kto dla Ciebie jest najważniejszą osobą na świecie? Kto jest twoim najlepszym przyjacielem? Dla odpowiedzi powiem, że spędzasz z tą osobą 24 godziny na 7 i może jeszcze tego nie odkryłeś, ale jest z Tobą w miejscu, w którym teraz jesteś. Możesz ją zobaczyć, dotknąć, poczuć, usłyszeć. Może jakiś czas temu zapomnieliście o sobie i macie lekką spinę, ale w dalszym ciągu ta osoba jest z Tobą. Bo nie wiem czy wiesz, że najważniejszą osobą na świecie jest jednocześnie Twój najlepszy przyjaciel. I powiem więcej, najważniejszą osobą w Twoim świecie jesteś Ty. Jesteś swoją najważniejszą osobą na świecie, swoim najlepszym przyjacielem, który nieważne co zrobisz, nieważne gdzie będziesz, zawsze, ale to zawsze będzie z Tobą. Na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, w radości i smutku. Okej, okay, może pomyślisz, że no jak to mega słabe, mega egoistyczne podejście i jak można być takim selfish. Ale już spieszę z odpowiedzią. Porównując, tutaj mamy mały quiz. Przykład pierwszy. Lecisz samolotem i w razie awarii maskę tlenową zakładasz najpierw. Odpowiedź A. Swoim dzieciom, partnerowi? Odpowiedź B. Pasażerowi obok? Odpowiedź C. Sobie. ABC Tak. Odpowiedź C jest prawidłowa. Sobie. Sobie, nie wszystkim innym dookoła Ciebie, bo w jakiś sposób chciałbyś inny pom innym pomóc, kiedy sam będziesz mglał i się dusił? Przykład drugi. Już bez quizu. Tkwisz w mega toksycznym związku tylko dlatego, żeby twoje dzieci wychowywały się w pełnej rodzinie. Przez co twoje dzieci są świadkami twojego smutku, kłótni, złości, tego wszystkiego, co niedobre i toksyczne. Przez co żyją w napiętej atmosferze. I czy wyjdzie im to na dobre? No nie wiem. Mówi się też, że z pustego nie nalejesz. I to powiedzenie sprawdza się tutaj idealnie. Bo w jaki sposób chciałbyś się dzielić z innymi szczęściem, skoro sam jesteś nieszczęśliwy? W jaki sposób chciałbyś stworzyć zdrowy związek, kiedy nie kochasz sam siebie? Albo jak chciałbyś żyć w szczerości, kiedy nie mówisz otwarcie o swoich emocjach? Także self-love nie ma nic wspólnego z byciem selfish, a wręcz przeciwnie, bo jeśli ja mam być dobra dla Ciebie, muszę być przede wszystkim dobra dla samej siebie. A często jest tak, że mówimy do siebie takie rzeczy, których nie odważyłbyś się powiedzieć nawet najgorszemu wrogowi lub, co równie smutne, nasze najbliższe otoczenie kieruje do nas właśnie takie słowa. Na przykład patrząc w lustrze mówisz sobie Kurde, ale mam grube uda. Ale mam obleśne brzydkie uda. Albo jak mogłam o tym zapomnieć, ale jestem głupia. Zamiast dawać sobie turbo wsparcie jak najlepszemu przyjacielowi, że hej! Uda Ci się! Spróbuj, wierzę w Ciebie. Albo, ale piękny dzisiaj wyglądasz. Albo, brawo, udało Ci się wykonać tyle zadań. Bo jeśli Twojemu przyjacielowi coś się nie udaje, czy mówisz mu, że jest beznadziejny, czy właśnie dajesz mu saporcik i mówisz, że jest super i że następnym razem to będzie jeszcze lepiej i wyciągasz z niego te najlepsze cechy. No po prostu powiedz sobie, że jesteś mądrym i wartościowym człowiekiem. A w chwilach słabości daj sobie wsparcie i zaopiekuj się sobą jak kimś, kogo naprawdę kochasz. I przestań sobie cisnąć. Daj sobie przestrzeń właśnie na tę dobroć. Przestań sobie cisnąć. Kiedyś powiedziałabym, że no po prostu spójrz w lustro i powiedz sobie prosto w oczy, że kochasz siebie. Przytul siebie i powiedz siebie, że się kochasz. Ale po badaniach, które przeprowadziłam na grupie 100 osób wiem, że dla niektórych osób to brzmi jak abstrakcja i że całość tak naprawdę wymaga przejścia pewnego procesu. Dlatego zapraszam Ciebie do subskrypcji mojego kanału na YouTube, profilu na Instagramie, Facebooku, o dzwoneczki, nie wiem czy dobrze pokazuję... Pisanie komentarzy. Właśnie tym samym zapraszam Ciebie do poszerzania swojej świadomości, wychodząc z założenia, że jeśli uświadomisz sobie nieuświadomione, to automatycznie zyskujesz przestrzeń do zmian, do wchodzenia na wyższy level tego, co najlepsze. Stworzysz życie lepsze dla siebie przede wszystkim i życie lepsze dla swoich bliskich. I właśnie o tym będę mówiła w moich kolejnych filmach. Będę się dzieliła z Tobą wiedzą, z różnymi technikami z obszaru zarządzania emocjami, akceptacji i kochania siebie. Powiem, jak zadbać o swojego najlepszego przyjaciela, którego masz już w sobie. Jak zbudować nowe, zdrowe nawyki. No powiem Tobie też o medytacji, o tym, jak puścić napięcie, które trzymasz w każdym centymetrze swojego ciała. I przede wszystkim... Jak cieszyć się życiem każdego dnia? Jak generować więcej obfitości, dobra, poczucia szczęścia tu i teraz? Jak przyciągać jak magnes do swojego życia wszystko co najlepsze? I na koniec powiem Wam, że żeby żyć w zdrowiu, zdrowa dieta to za mało. To tylko taki mikrofragment, bo dieta to nie tylko to co jesz, ale przede wszystkim to, jakimi myślami karmisz swój umysł. Przyjemności i do usłyszenia. Cześć!